Załóżmy, że mamy dwóch czaków norisów i chcemy do nich dodać kolejnych trzech czaków norisów. Kolejnych trzech. Być może to dla Was oczywiste, lecz ilu czaków norisów teraz mamy? Tych dwóch czaków norisów możemy zapisać dosłownie jako czak Norris plus czak Noris. Jeden czak Noris plus drugi czak Noris. Dwóch czaków Norrisów to inaczej dwa razy czak Norris. A trzech czaków Norrisów można zapisać jako czak Norris plus czak Norris plus czak Norris. Policzmy, ilu jest wszystkich. Być może to dla Was łatwe, ale policzmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięciu czaków Norrisów. Zatem to się równa pięciu czaków Norrisów. Zostawmy jednak czaków Norrisów, choć łatwo ich sobie wyobrazić. Przejdźmy do tradycyjnej algebry. Załóżmy, że mamy 2x. 2x to dosłownie 2x, czyli 2 razy x. Dodajmy do nich 3x. Jeśli dodam 3x, ile x będę miał w sumie? 2x to 2x, a więc x plus x. Nie znamy wartości i x, ale to bez znaczenia możemy dodawać x. 3x to będzie nieznana wartość. Wezmę ten sam zielony kolor. 3x to nieznana wartość plus ta sama nieznana wartość plus ta sama nieznana wartość. Zatem, ile x teraz mamy? Policzmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć x. -ów. A więc 2x dodać 3x równa się 5x. Zauważcie, co właśnie zrobiliśmy. Dodaliśmy po prostu liczby określające ilość x. -ów. Te liczby noszą nazwę współczynników. Mądra nazwa, ale oznacza po prostu stałą liczbę przez którą mnoży się zmienną lub niewiadomą. Dodaliśmy 2 i 3, otrzymując 5 x. -ów. Zastanówmy się nad tym. Wróćmy do pierwotnej postaci. Dwóch czaków Norrisów plus trzech czaków Norrisów. Załóżmy, że chcemy dodać do nich coś innego, na przykład… Na przykład 7 śliwek. Tak według mnie wygląda śliwka. Mamy więc 7 śliwek plus dwóch czaków norisów, plus 3 czaków norisów, i na koniec jeszcze dwie śliwki. Ile to będzie równe? Nie mogę dodać tej siódemki do dwójki i tak dalej, bo to są różne rzeczy. Mam dwóch czaków i trzech czaków, którzy sumują się do pięciu czaków, i podobnie mogę dodać śliwki. 7 śliwek plus 2 śliwki to daje… w sumie 9 śliwek. Dodać 9 śliwek. To się upraszcza do 5 czaków i 9 śliwek. Podobnie tutaj. Gdybym miał zamiast 2x plus 3x… 7y… 7y plus 2x plus 3x plus 2y… to ile by to wyniosło? Nie mogę dodać x do y, bo mogą się za nimi kryć różne wartości. Mogę tylko dodać osobno x -y i y. -ki. Jeśli do 7 y dodam 2y, to otrzymam 9y. 7 sztuk czegoś i jeszcze 2 sztuki to w sumie 9 sztuk tego czegoś. Dodajemy, wybiorę inny kolor, dodajemy to i to, otrzymując to. Natomiast Dodając x, -y, otrzymujemy to. Chyba rozumiecie? Dorzucę jeszcze coś. Co zrobić z takim działaniem? 2x plus 1 plus 7x plus 5. Znów może Was kusić, żeby to dodać, ale to różne rzeczy. To są 2x, a to liczba 1. Można jednak dodać same x. -y. Jeśli dodam te 2x -y i te 7x, to uzyskam w sumie 9x. I tak samo z liczbami. Skoro mam liczbę 1 i liczbę 5, to mogę je sumować i zapisać jako 6.